Mm. Witam serdecznie. Słuchajcie mnie dobrze? Z tyłu z przodu. E, witam Was serdecznie na konferencji Open Source 2011. E, zanim zacznę, dziękować organizatorowi, czyli po części samemu sobie, to zaraz wyjaśnię. E, partnerom, przede wszystkim Wydziałowi Informatyki Zaczął Miejskiego Uniwersytetu Technologicznego. Sponsorom, na razie nie nadmieniam, żeby nie było zbyt dużo rękania od rana. Może powiem o tym, skąd się wzięła konferencja. Od kilku lat zdarzały nam się co roku konferencje szczecińskiej grupy użytkowników Open Solalisa. Odbywały się systematycznie. Obaj użytkownicy szczecińcy Open Solalisa się na niej zjawiali, poza nimi zjawiali się użytkownicy Linuxa, ale było ich dwóch, żyją do dzisiaj. Jeszcze ich tu nie ma, ale jeden miał później bujną karierę, został prezesem szluga czyli Open Solaris jeszcze gdzieś tam żyje. Jak wiadomo, Open Solaris został ubity w okrutny sposób przez naszego głównego wroga, ukochaną firmę Orak, na której, co niektórzy z Was pewnie będą kiedyś pracować. Może. Oby nie. Nie wiem, czy z drogiem. Od kiedy nie ma Open Solarisa, powstały forkie Open Solarisa, Open Indiana i kilka innych. Open Indiana najbardziej się rozwija. Niemniej konferencja zmieniła trochę e, swoją flagę. Tak? Dzisiaj to jest Open Source Szczecin. I tak będzie teraz co roku. No trochę się poszerzyliśmy. Tak? Nie tylko Linux, nie tylko Unix, nie bardziej nie Open Source, którego już nie ma. E, mówimy więcej o Open Source ogólnym. Generalnie o oprogramowaniu Dzisiaj będzie też o społeczności. Tak? Ostatnio dużo się mówi o, o zagadnieniach społecznościowych samego Open Source. Nie tylko o oprogramowaniu, nie tylko o systemach, nie tylko o tym, co rozumieją tylko programiści, ale open source chce też trafić do, do ludzi, którzy niekoniecznie wiedzą nawet, że coś takiego istnieje i że za używanie jakiegoś oprogramowania niekoniecznie trzeba płacić. Tak, są korporacje na świecie, które są na tyle potężne, że potrafią przekonać ludzi do tego, że coś darmowego nie istnieje, a jak istnieje to jest do, wiecie, wiecie, gdzie, na dole z tyłu. I, i dlatego, dlatego tu jesteśmy. Mamy wsparcie od, od szczecińskich firm IT, niekoniecznie kojarzących z open source'em, ale wręcz korzystających z takich rozwiązań. Mamy wsparcie klastra ICT Pomorze Zachodnie. Oni działają sporo jeśli chodzi o open source, pomimo że o zbytnio nie słychać, to faktycznie tam się sporo dzieje. Niedługo będzie dużo widać bo się budowy zaczynają. I mamy nadzieję spotykać się tutaj. Co roku lubimy tą salę, spotykamy się zresztą tutaj nie pierwszy raz, poznaję twarze tak? m.in. członków stowarzyszenia. I teraz przejdźmy do partnerów. Głównymi sponsorami imprezy są dwie firmy. To jest Microsoft, odłam open source'owy. Tak istnieje Microsoft Robi Open Source ale robią coraz więcej, faktycznie trzeba przyznać, że się starają. Trudno nam powiedzieć, czy to ma dla nich większe znaczenie pr czy faktycznie programistyczne i, i, i IT, ale robią. No i miejmy nadzieję, że będą robili długo. Każdy kawałek otwartego kodu ma jakiś tam wpływ na społeczność i na przyszłość IT. Więc jak chcą, to niech robią. Drugą firmą, która nas sponsoruje jest Bellstream. Myślę, że nie trzeba przedstawiać. Jedna, druga szczecińskiego IT, tak to się mówi, że w Szczecinie tylko dwie firmy istnieją jeśli chodzi o branżę IT tak naprawdę na, na poziomie międzynarodowym to jest jedna z nich, drugiej nie wymieniam, bo właśnie nie przełożyli, za to można mówić? Eee, oni używają source. U. z tego co wiem no to nie działają, Obersource'u nie działa jakoś specjalnie jeśli chodzi o produkcję otwartego kodu, ale używają i rozwijają narzędzia, których używają do pisania swojego kodu. Czyli mają jakiś wkład w społeczność, nie chowają tego kodu do szuflady, dzielą się z nim, ze, z nim ze społecznością. To się chwali. Yy, organizator, szczista grupa użytkowników Unixa i Linuxa. Teraz nie rozwijam, bo zaraz będę mówił, kim jesteśmy i dlaczego chcemy, żebyście się do nas zapisali. Nie chodzi tylko o składki, żadne składkach? Hmm. Hmm. Nie, na krytarz przy mówiłem, że chodzi tylko o składki, ale to nie prawda. Są tak niskie, że ich na nic się nie się. Między innymi dlatego potrzebni są na sponsorzy do organizowania takich impresektach. Poza organizatorem, którego reprezentuję, organizowałem tą konferencję z ramienia SZLU, pomimo, że moja firma jest także wpisana w partnerów konferencji. Prowadzę swoją firmę, która między innymi zajmuje się wdrażaniem otwartych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Nie jestem z wykształcenia informatykiem i bardziej nie jestem programistą. Moje tam umiejętności programistyczne kończą się tam, gdzie ich potrzebuję, a powyżej tego, jakby staram się nie wykraczać za dużo na głowie za bardzo się podoba miary, zaczynam coś e, robić więcej w tej kwestii. E, poza tym, partnerem jest na pewno Kancelaria Radcy Prawnego Rafała Mobydy, który będzie obecny dzisiaj po południu, ale na pewno będzie cały dzień, bo ma też wykład, na który serdecznie zapraszam, bo dotyczy tyczy się tego, co Wy robicie naprawdę w stu procentach i to jest rzecz, tutaj warto posłuchać. Zresztą jutro będzie projekcja filmu good copy, bad copy o prawach autorskich i o tym jak one wpływają na kulturę i na rozwój społeczeństwa i za nas po tym będzie wyjaśnij radcy prawnego. Gwarantuję wam, że te dwa tematy się świetnie zetkną. Naprawdę znam Rafała bardzo dobrze i pomimo, że on ma ustalony swój temat, tak, tej swojej prezentacji, to myślę, że połowę czasu na pewno poświęci na to, żeby z wami podyskutować o prawach autorskich. To jest to, czym on się zajmuje na co dzień. Naprawdę ma sporo do powiedzenia. Jeszcze więcej miałby do powiedzenia, gdybym występował za, za czarną kotarą i nie musiałby się przedstawić swoim nazwiskiem, tak? No bo jakieś tam tajemnice go jednak yy, obejmują. Niemniej zapraszam na aftera. Po kilku piwach język się rozwiązuje. <grym> <grym> Szkoda, że nie ma z nami z Microsoftu, bo jakim się język rozwiązuje, to też jest całkiem wesoło. Yy, niestety nie mogę dotrzeć, ale mam dzisiaj od sponsora z Microsoftu film. Które Wam wyświetlę po której z prezentacji, tam gdzie nasz kolega z Microsoftu, Rysiu, którego już pozdrawiam. Wielki przyjaciel Open Source w Szczecinie, przede wszystkim, wielki przyjaciel Open Source w Polsce i w Europie Środkowej. Powie Wam kilka słów na temat tego, po co tu jesteście i jak bardzo Wam dziękuję, że tu jesteście. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo tu szciska grupa użytkowników Unixa i Linuxa. Kto wie o naszym istnieniu? ręka do góry poza członkami? Poza członkami. Ale ja jeszcze członkownik nie jestem. Co się da zrobić? Okej, okay, nie jest źle. Kto kompletnie nie słyszał nigdy tej nazwy? Nie wiem. A z tych, co przed chwilą podnieśli rękę, co nas kompletnie nie słyszeli, kto używa Unixa albo Linuxa? To cznięcie. Dobra, słuchajcie, czym się zajmujemy hmm. Może tak, od kiedy istnieje? Od bardzo dawna. Nie mam pojęcia dokładnie, od kiedy istnieje sztuk. Jeżeli ktoś mi może podpowiedzieć, to, stary, to może powiedzieć. Dzieńdziesiąty czwarty początki były. Wstępu, że to były nieformalne. Dopiero gdzieś koło 96 się to sformalizowało. Nieformalny początek oznacza częste spotkanie rozwiązujące język, tak? Tak, <grym> dopiero gdzieś koło 96, czyli tak naprawdę, kiedy pierwsza i Minuxa impreza była organizowana, to się w jakimś szerszym gronie, tak? powstała lista mówiła e, i, i jakoś zaczęliśmy działać w tym, w tym kierunku, żeby propagować na naszym terenie. Taka... Okej, okay, czyli jeszcze chwila i będzie 20 lat, nie? Więc nie jest źle. <ślepie> <ślepie> nie jesteśmy tacy starzy, tylko co po niektórzy są tacy starzy, Ale oni nie mogli nie, chcieć... nie no, dzisiaj pewnie to... nie mogli rano dotrzeć, bo w jakimś ten w geriatrykach, który skończy gdzieś, no. Niedawno się dowiedziałem, że co niektórzy z nas mają dzieci nie mam, że w moim wieku, nie? No to, to było dla mnie spore zaskoczenie. Mm -hmm. to, nie to nie jest to, nazwisko. Jest Ech, tak, tak, ale to nie jest nazwisko. ale wiadomo, to identyfikacja. Prawie 20 lat. Ech, jak widać, pół sami o nas nie słyszało, więc to nie było bardzo produktywne 20 lat. Ale dwa lata temu mniej więcej, zebrało się kilka osób, które uznało, że ci, są od 20 lat, mają nie za dużo chęci, czasu, nieważne to są ludzie, którzy dzisiaj, tak jak przed chwilą powiedziałem, mają rodziny swoje, robią dużo rzeczy, pracują, no nie można kogoś wymagać, żeby działał z stowarzyszeniu przez 20 lat, i jeszcze robił produktywność na poziomie korporacji, tak? nie biorąc z tego ani złotówki. Dlatego młoda krew trafiła, niekoniecznie taka młoda, rok, dwa lata temu, która uznała, że trzeba to jakoś ogarnąć, i może żeby zaczęło się więcej dziać. Znacie szczecin, to wiecie, że tutaj generalnie się dzieje. Podstawcie co chcecie po drodze, pod tą ciszę. Dlatego uznaliśmy, że to jest dobry start. Skoro w mieście nic się nie dzieje, to łatwo zacząć działać i być widocznym, trafić do ludzi. To jest prawda. Generalnie tak się dzieje, pomimo że jeszcze nie uczą nas w telewizji. Tak. Skłowa, ja 10 lat. Tak coś mi nie pasowało, to było 2004-2006, już było trzecie po wniosek na minucę, więc jak liczyć do tyłu, to, to, to, to wychodzi gdzieś tak w 2002-2003. Okej, okay, no to mamy dziedzinę. Przepraszam. Niestety moja pamięć już też zawodzi. Okej, więc uznaliśmy, że skoro niewiele się dzieje, to łatwo się pokazać. Telewizja u nas jeszcze nie trąbi, ale trąbi u nas radio. Mamy konekcję z Polskim Radiem Szczecin, generalnie świetnie nam się współpracuje. Dziękuję. Sporo się dzieje, słychać coraz więcej, coraz częściej jesteśmy w radiu i będziemy się na pewno rozwijać. Coraz częściej organizujemy spotkania takie jak te, konferencje, no tego nie można za często, no bo to kosztuje, tak? Nie jesteśmy stowarzyszeniem, które zarabia w jakikolwiek sposób na siebie, przynajmniej jeszcze nie więc to jest zależne od sponsorów. No sponsorzy nie będą dawać co miesiąc pieniędzy na to, żebyśmy się tutaj spotykali, a do tego musieliby jeszcze dawać pieniądze na to, żeby opłacić przynajmniej kilku osobom etat, no bo te osoby musiałyby zrezygnować ze swojej pracy tak, żeby się zająć dopieszczaniem sztukę. Dlatego w takich sytuacjach spotykamy się 3-4 razy do roku. Na tych spotkaniach rozwiązujących język staramy się spotykać jak najczęściej, co nie oznacza, że mamy jakieś problemy. Tak? w Polsce chcemy się socjalizować. Często zdarza się tak, że, że te spotkania nie dochodzą do skutku. No, no niestety, tak jak wspomniałem, niektórzy z nas pracują, większość chyba, no, wszyscy nawet w branży. Codziennie widzimy się na liście mailingowej szluga, którą można odwiedzić, znaczy na którą można trafić przez, na którą można trafić przez, przez stronę Sztuga. od śrub. I tam są wszelkie informacje na temat listy. Można do nas trafić przez kanał Jurcowy. Niestety na ilcnecie, kanał szlug. Mam nadzieję, że kiedyś będzie na Filondzie. Jest to? Jest, jest, tam jest to? Jest to? Jest to? Jest to? Jest to? że coś istnieje, to? Nie znaczy, że jest to? Tak. <grymne> <grymne> <grymne> jest znaczy, Jest Jest to? Znaczy Irc dzisiaj spada troszeczkę problemów. Więc no, już lat temu. nie o to chodzi. Ostatnio no, no. głowolę tak. na cały dzień wchodzi na Irwiska. Tak, ale jak, ja rozumiem, chyba wiem o się w Michał chodzi. Bo Michał łączy się z Ircem z maszyny stojącej we Francji. Trochę, trochę zajmuje z nauka. Tak. Trochę się rzuca. Siężą... Łącząc się z naszej zagranicznej trochę zajmuje znalezienie, z którym serwerem się połączyć, z tego miasta połączyć mogę. Pani niekaże, to jest poszczególnie. bardziej polecam to... listę mailingową, bo jeż, jeżeli chcecie znaleźć odpowiedź pytania albo pomoc na Ircu, to największą szansę macie na to, że uzyskacie bardzo twórczą krytykę. Ale to jest po pewnym czasie człowiek się przyzwyczaił, to jest naprawdę cieszące, jak macie z zły humor, po prostu wejdziecie sobie na kanał. Ircowy, szuka zadać jakieś pytanie takie twórcze, to po chwili po prostu od ducha do ucha i macie baterię cały dzień. <grym> Tutaj nie będę rzucał nazwiskami, bo... Słuchaj, ja musiała, <grym> to ale jest pan, która to czuwa na tym, żeby ten banel się pojawił od ducha do ucha, oni niech panie pracują cały dzień, tylko czuwają, aż ktoś się pojawił. Jakie wygłodniałe wilki. E, czym jeszcze szkół się zajmuje, poza tym, że świetnie się bawimy na kanale i Ircowy, od czasu do czasu organizujemy takie imprezy jak ta i piwa. Staramy się uczestniczyć w szczecińskich wydarzeniach, nie tyle takich masowych, co związanych z open source. A. To się wiąże przede wszystkim z działalnością Rafała, naszego prawnika. To może się nie obrać, to, że mówię naszego prawnika, ale jako, że jest w ślubu i jest prawnik, no to można powiedzieć, że jest naszym prawnikiem. Próbujemy tutaj działać przede wszystkim przy współpracy ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, bo, bo dużo z tego co się dzieje w IT w Szczecinie przepływa przez Park Naukowo-Technologiczny